Przypowieść o winnicy jest komentarzem do przypowieści, którą wczoraj medytowaliśmy, przypowieści o bogaczu i łazarzu. Świat, w którym żyjemy, otrzymaliśmy w dzierżawę na krótką chwilę. Nie jest on naszą własnością. Nic z tego, co wydaje nam się, że posiadamy, nie będziemy mieć na wieczność. Jedynym dobrem, które jest wieczne, jeśli je posiądziemy, to pozostanie prawdziwie naszą własnością na wieki, jest miłość. Jesteśmy podobni do dzierżawców winnicy, o których opowiada nam dziś Jezus. Chcemy posiąść na własność winnicę, ale nie w uczciwy, legalny sposób, stając się przez miłość dziedzicami Boga, ale jak złodzieje i zbójcy. Sądząc, że Bóg czegoś nas pozbawia, Pragniemy to Bogu wydrzeć. Nie da się jednak zawłaszczyć Królestwa Bożego gwałtem, przemocą i nieuczciwością. Można to uczynić jedynie miłością. Jezus zapowiada swoją śmierć z miłości do człowieka, która dokona się rękami pracowników winnicy. Faryzeusze i uczeni w piśmie dobrze wiedzą, że Jezus mówi tę przypowieść o nich. Lecz czy zdążą się na czas opamiętać? Czy słowa tej dzisiejszej dobrej nowiny strząsną także nami, abyśmy na czas się opamiętali i przyjęli Jezusa do naszego życia?